Obecnie znajdujemy się na hali, na której udało nam się zbudować pięć naprawdę ciekawych i różnorodnych setów. The environment that was cool, fresh, modern, but with a bit of character, as I say, historical, with some little details, having that personality that I was looking for. As we pass through. The engine of the lock, then everything starts to have the same kind of movement, but in a simple way as the product. Nasze dekoracje musiały być ruchome. Pewne elementy, tutaj jak ściany, jak okna i schody, na przykład, które są dosyć dużym wyzwaniem dla nas, musiały być ruchome. Stąd musieliśmy zaprojektować odpowiednie mechanizmy, dzięki którym w czasie ujęć są poruszane, tworząc niesamowity efekt. I trudnością i wyzwaniem było to, żeby tak połączyć te sety, żeby dać ten efekt przechodzenia płynnie z jednego w drugi, z ogrodu do pokoju, z pokoju do kolejnego pomieszczenia.